Ciekawe zapytanie o ważność terytorialną badań lekarskich do licencji pracownika zabezpieczenia technicznego. Czyli jak mieszkasz w Białym Stoku, czy mieszkasz w Przemyślu, to czy możesz badać się w moim piastowskim Wrocławiu. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu i tradycyjnie zacznę od zapytania internauty. Witam, mam pytanie odnośnie licencji zabezpieczenia technicznego, licencji zabezpieczenia pracownika technicznego, drugiego stopnia ponieważ mieszkam w województwie wielkopolskim niedaleko Leszna i czy mogę wykonać badania u Pana i czy orzeczenie lekarskie będzie ważne w moim regionie? Zależałoby mi wykonać badania u Pana, ponieważ obecnie od dwóch miesięcy przebywam we Wrocławiu, od poniedziałku do piątku i nie mam za bardzo możliwości powrotu do domu i wykonania tego badania u siebie. Jaki jest koszt tego badania i w jakich godzinach pan przyjmuje? Dziękuję, Stefan. Odpowiadając na to pytanie, sprawa jest tutaj bardzo prosta. Wystawiałem orzeczenia dla pracowników zabezpieczenia technicznego z całej Polski, także Przemyśl, Warszawa, Łódź. Także z Wielkopolski pracownicy przyjeżdżali do mnie wyjątkowo często. No i te moje orzeczenia na pracownika zabezpieczenia technicznego były zawsze honorowane po różnych komendach wojewódzkich policji, także nie miałem jakichś reklamacji. Aktualny koszt badania wynosił mnie 130 zł. Oczywiście badany otrzymuję na firmę, rachunek, fakturę za tą wykonaną usługę. Także równie dobrze może otrzymać tą fakturę na, na siebie, jako osoba prywatna. Na tym w sumie kończę, oczywiście więcej informacji znajdziesz tutaj na moim blogu badania lekarza medycynypracy.com. Zachęcam Cię do wstąpienia na tego bloga, tam toczy się najwięcej dyskusji i również w sprawie zabezpieczenia technicznego, w sprawie badań pracowników zabezpieczenia technicznego. Oczywiście jak Ci się podobało to wideo, daj lajka, daj kciuka. Koniecznie też tutaj skomentuj poniżej, no, jeżeli miałeś mimo wszystko jakiś problem z tego typu badaniami, czy otrzymaniem tego typu orzeczenia do licencji. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. i Jeszcze raz zapraszam Cię serdecznie na mojego bloga, badania lekarza medycynypracy.com